Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia Jest Jak to się odmienia? Kawa Tego się nie, nie, nie odmienia Dla. Kawa nie działa jeszcze A my zaczynamy dzień oh. Dzień w Poznaniu Zaczynamy od spotkań ze starymi przyjaciółmi Takich mój... całkiem niespodziewanych z wiek okoliczności Mój stary przyjaciel z Akademii Morskiej eee, Właśnie gdzieś tutaj w Poznaniu Ma przysiadkę i godzinę tutaj będzie Także idziemy wszyscy Będzie zaraz spotkanie, po lata. Dworca jesteśmy już po spotkaniu i po prostu takie poranki No właśnie, super było e, spotkać się z przyjacielem i jeszcze poznaliśmy jego dziewczynę Także ich e, gorąco pozdrawiamy A teraz lecimy na Królewskie Śniadanie To idziemy stop. tu Dobra. Przyszliśmy właśnie do starego browaru. Jeszcze co prawda wszystko jest pozamykane, ale jest to idealne miejsce, żeby sobie przysiąść i zjeść coś pysznego. Ponoć wizyta w Poznaniu nie może się obyć bez Rogala Świętomarcińskiego, więc w razie czego, żeby nie zapomnieć o tym później... To od, od razu roku, go zjemy! Tak. ...w taki oto zakup. Zrobimy też trzy dobry. Już przez czuję się. Chociaż tak. już wiecie. Dobry. Wstaliśmy z uroków poranka i robiliśmy sobie zdjęcia przy starym browarze. E, I teraz dla Rafcia nagroda za cierpliwość i.. Nowy browar. Nie, A, nie ta nagroda. To możemy ja. na śniadanko. Póki co śniadanie, bo wyhaczyliśmy fajną ofertę e, Śniadanie, bo? Na śniadanie. Ale po drodze pokażemy Wam jeszcze ten park, przepiękny przy starym browarze. Jest tak pięknie, że aż chce się układać poezję. No to układaj dym z kominów leci w oddali A my radośni jesteśmy cali, zieleni cali Spacerując po łąkach, polach i parkach zastanawiasz się czemu tak warczy ta koparka? No teraz nie widać tych koparki. Ale to była koparka! Jak wcześniej tędy przechodziliśmy, to nawet zwróciłam uwagę Rafałowi Zo, zobacz jakie fajne miejsce i się okazało, że to jest to samo, co wcześniej wygooglowałam. Karawka. Także łowcy okazji ruszają na lansiarskie, hipsterskie śniadanko. Na mieście. Aha, Aha. dobrze trafiliśmy. Chyba dla nas. Ale idźmy dalej. No Okej. Okay. Tak. Tu karmią sercowników powinno być. Co? Dobre jedzenie, Dobre jedzenie i klimat. Klimat. No, klimat. No, to idziemy dalej. Około... pysznie, pyszniej, najpyszniej, wchodzimy. Musi dobrze <głos> Proszę Państwa, las na mieście, takie śniadanko, a najlepsze jest to? że jest to oferta śniadaniowa, która polega na tym, że do kawy śniadanko kosztuje złotówkę. Tak, a... Także poszaleliśmy. się. Takie y... dwa fajne śniadanka. Mniej niż Aha. dwie tych. <grywia> było pysznie. Ja się jeszcze pochwalę. Miałam tosty z bekonem i szpinakiem. A miałem kiełbaski. Kiełbaski? Z jajkiem. Mieliśmy iść na stary rynek, ale mijamy znów stary browar i zobaczyliśmy dla odmiany nowy plac zabaw. <głosy> Nie wiem, czy on jest przeznaczony na najedzonych dorosłych. Bo się zapada. Daj radę. Jest wielkie lądowanie jak coś. <głosy> Co to za Tarzan? Wyruszałam na... nie jest Myślałem, że ktoś na mnie krzyczy. z tego, stary dziadzie! To nie na mnie. To tylko w Twojej głowie. Tam jest taka chustawka fajna. To jest co na chustawkę? Kto pierwszy na wystawkę? No, no, to... no, no, no. <śla> moja, moja co, pijamu. Nagrywaj. I kto Cię będzie bujał, jak ja mam nagrywać? Sama się musisz bujać o, Zobaczcie jaki mam widok Jaki masz widok? No, bo też nie. no tutaj rozkopane masz Na roboty tak zwane Na placu to zapach Oni się bawią to w, to w babki ciekawie. w piasku, wiesz? Ci panowie No tutaj, te roboty tam No, to my też się możemy pobawić No Tak jesteś cwaniak, to pokaż jak potem E dobrze ci idzie To jednak ja cwaniakuję Takie dość trudno. No o? Jestem na najwyższej teraz Jezu. <laughs> Trochę trudno było nam się rozstać Także Neptun przyjechał z Gdańska razem z nami Jesteśmy właśnie na Starym Rynku Rafał łowi monety <laughs> Dawaj, no na burgera. Da, da, da. Zaraz uzbieramy już śniadanie jedliśmy, to jakiś lunch może teraz, jak już jesteśmy tacy modni. Jakby ktoś tam bym No, zanim by się rozpuściła. Pięknie się zrobiło, ja tu nie będę na nas pokazywać, tylko wy zobaczcie, jakie my tu mamy widoki wspaniałe. Słoneczko wyszło, dogrzewa nas tu ślicznie. No i powoli, powoli będziemy tu krążyć i czekać na koziołki. Wiesz, że tam dwa złote widzę? Ja! Yeah. Nie no, po dwa to chyba zanurkujesz. Musia, wiesz co ja tam widzę? Co? Ucznika. Gdzie? Na domku z napisem I standardowo. Wylądowaliśmy na pamiątkach. No tak, stragany, obowiązują. Tak, nawet jak nie planujemy zakupów, to trzeba oglądać. Czy tutaj ta... Zawsze i wszędzie. jaki stragany, takie, takie. I akcja. Praktykujemy nasz ulubiony styl zwiedzania, czyli chodzenie sobie po różnych uliczkach. Mamy tutaj takie oto zapasy na wzmocnienie. Ja Wam powiem, że Poznań to mi trochę przypomina yy, Barcelona albo się, Porto. Bo się Właśnie zaraz nie pamiętam, my będziemy które, platki przypominać, które, które chyba Porto, robicie. Porto. Porto Ci przypomina. Tak, rozwinieszmy. A jeszcze a propos tego naszego zwiedzenia To polega na tym, że chodzimy, patrzymy w górę Omijamy tylko samochody, które chcą nas rozjechać ewentualnie I przekrzykujemy je Aktualnie robimy salony między koszami też. Tak, zapach nie jest ciekawy A jeszcze co jakiś czas się tak od siebie odbijamy, no. jak się gdzieś zobaczymy. i <laughs> I tak wszystkie to, to, to jest miasta, niezależnie to jest jednak, W Polsce, za Tak bardzo. To? Wąskie uliczki i duże samochody. Tak, to się tak od siebie odbijaliśmy, tylko tam było cieplej, ale tu i tak już się robi fajnie. Okay. Tak. tak. I tak sobie chodząc trafiliśmy na przykład w takie miejsce. No, widzieliście to w przewodniku? Fajne, nie? <grystanie> Naprawdę pięknie. Tak wygląda właśnie zwiedzanie Poznania. <grystanie> Siedzę w jakiejś damskiej przymierzalni. Lepiej mi powietrze jest spoko No Chyba tak do strzału. No właśnie. Także, drodzy panowie, jeżeli tak ma wyglądać zwiedzanie miasta obcego, to ja wolę chyba nie zwiedzać. Dziwnie wygląda, nie? Mm. Tak Bo szczerze? Tak szczerze to ty zawsze dziwnie wygląda, ale... Oa, no, wow, nie, nie nie. Bra. Żadnej pamiątki nie upolowałam, ale zbliża się godzina 12, a to oznacza... koziołki. Prykanie się no, koziołków. Co robienie? Trykanie się. A ja myślałem, że one się zderzają. Trykają. Nie tylko my czekamy A gdzie na ten pokaz. Nie pojawiają w ogóle. No domyśl się. No nie wiem, no tyle tu jest dziur takich luk, że w każdym. No to lukaj, lukaj, jak się pojawią, to zobaczysz. Ja sobie Państwa stylizację, wycieczka klasowa <laughs> Poznań 2019 Specjalnie szukałem w szafie no, osi, żeby miała <laughs> taki napój niedopity. Tutaj proszę. <laughs> Zawinięcie. Yeah, nie, ciepło się zrobiło. Tak. No, no i tak się, tak można chodzić na wycieczki. Tak mnie nauczyli w szkole podstawowej no. i ja już tak do teraz. No. Tak zostało. I jak do tego doszło, nie wiem. <laughs> <Oj Boże. laughs> Dawaj, jedzonko. Jesteśmy w Zahir Kebab, zaraz się posilimy wreszcie. Porządnie. A tutaj mamy herbatkę, Przepyszmy która herbatka. smakuje tak wyjątkowo, że. Nie, U, nie potrafimy jej opisać, trochę jak grzanie. Nie, potrafię taki opisać, nie opisać. Jak grzaniec. i próbuję opisać. <śmiech> Zepsułeś mi <wszystko>, się wiesz? <śmiech> no. I zaczęło padać. No, no jest ładnie, ale sobie pada, także jednak przyjemniej jest pod graszkiem, z jadzonkiem. Spacerujemy dalej i przy ulicy Wrocławskiej jest sobie takie cudowne miejsce: Muzeum Czekolady, tu, w którym. O, Jarzu, Jarzu, jakie męczące jedzonko było! Byłyśmy tutaj z natką i trochę opowiadałyśmy we vlogu kiedyś. Tak sobie spacerujemy, spacerujemy dalej, a tu nagle dzień strażaka. Słyszeliśmy z oddali jakieś śpiewy. Teraz, co prawda, ucichły oczywiście, jak podeszliśmy bliżej, ale to stąd dobiegał głos kobiecy. Jest strasz, nie <grywa> taki. <mi>. A. <grywa> A tam za tym jest plakat. Teraz oczywiście nic nie słychać, nic nie widać, ale idziemy A, zobaczyć. Ładne, nie? No proszę, proszę. No mi się podoba, jest pełno facetów w mundurach. <grywa> Z tym, że to chyba taka impreza wewnętrzna. Witał, dziękuję pani generale. Wow. No, no, no, proszę, żeby... proszę. Kolejny przystanek na zamku. Proszę bardzo, mamy mm. królewskie miejsca. Trochę nam się brakuje, bo prawda jest taka, że, że nie spaliśmy. spaliśmy godzinę, ja bo... nie spałam, w ogóle nie zostałam, bo jechaliśmy od północy do szóstej rano. Niby jest... tak sobie A Dzisiaj rano, jest imprezka i może... ja nie wiem jak my staniemy na tą imprezkę. No właśnie, bo mamy plan, żeby się zdrzemnąć, ale ja się obawiam, że już później nie wstaniemy po tej drąty. A tu z zamku takie widoki. A ty co? Asasyn? Patroluję miasto. <głosy> Na kogoś zeskoczysz? Co ty ożalałaś? Z tej wysokości? Odejrzyjmy. <głosy> o, dalej nie sięga. Jeden drobny ruch. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Rozwiąże wiele moich problemów. Tak. <głosy> A wiele by przysporzył. <głosy> Moich. O, ich tam. O, problemy to Książę Rafał na swoim zamku. Na swojej ławce. O, ostatnie westchnienie Dzisiaj planuję masowe egzekucje. I... wysiadę Taką huczną. Wróciliśmy na chwilę na dworzec, bo jesteśmy tacy wygodni, że plecaczki zostawiliśmy sobie w szafce i powoli już zwierzamy do naszego Airbnb, więc zabieramy wszystkie rzeczy i przeprowadzamy się w miejsce Ok, powoli nieco opadamy z sił Teraz Jednak... dopiero to, to mówisz, ja już dawno Oto pływanie. O, wskoczyłam teraz do basenu. Nie, na judo nie mam siły, ale na basen jeszcze dam radę. jest nadzieja, bo gdzieś zaraz za tym parkiem, na starym Grunwaldzie, mieści się nasze mieszkanko Airbnb. Już na nas czeka. Przyjdziemy. O, ret, ret. nie no, pani nas tu przywitała po królewsku, pokoik mamy taki no fajny, z okienkiem, czekajcie, nie będę się tam ładować jeszcze w buciorach, ale słuchajcie, mamy ekspres do kawy nawet, tak, że zaraz sobie no, trzaśniemy no, kawkę, tutaj jesteśmy, e, jeszcze do łazienki nie zajrzeliśmy, oprowadzimy was, proszę bardzo. Nie, no cudnie, kurczę, super. Ja myślę, tak wstępnie przynajmniej polecamy i damy linka tak, do, do tej super. oferty, To naprawdę, naprawdę spoczko. Nie, no luks, po prostu luks. I to jest miejsce, w którym możemy odpocząć. Wziąłam prysznic, wskoczyłam sobie w piżamkę. A w tym czasie Rawciu zrobił nam herbatkę. I Przez. przygotował połączki, które wpadły Jeden bandy, nam w ręce po drodze. Drugi budyni czekolada. Yes. Taki jest tam, Boże, jaka to jest fajna doniczka. Ojej, w ogóle wszędzie pani. słodkości pani. i herbatkę mieliśmy. I w ogóle wszystko no, naszykowane. Aj, milutko, naprawdę. Tak właśnie wyglądają imprezowe bestie, które zaspały na Bifor. <grymne> Tragedia. To mogło się tak skończyć. Tak, obudziliśmy się trzy godziny po imprezce. Znaczy prawdopodobnie jeszcze trwa sobie impreza, najlepsza, no ale bez nas. Także, Zasnę. żeby nie żałować, postanowiliśmy zrobić swoją imprezę. A że impreza była w tekilarni, to my też mamy Desperadosa z tekilą, chociaż na podzieszczenie. I śniadanko, proszę tak, śniadanko, bardzo, mamy zaopatrzenie, żeby na jutro mieć tak. siłę. Ale to jest wszystko, co już dzisiaj zrobiliśmy. Ale tak. jesteśmy naprawdę wyczerpani. No właśnie. Dziękuję. To jest wam pełen bardzo. dzień atrakcji, także trzeba Musimy mieć energię. Się troszeczkę. Zapraszamy Was do subskrybowania. I dzwoneczka. I do zostawienia łapki pod filmem <laughs> i zapraszamy na relacje z Międzynarodowych Targów Poznańskich z Influencerem. Do, do, dobra, like. już starczy, już starczy. <laughs> do, do jutra.